Cześć, witam się serdecznie. Jeżeli jesteś na tym hangoutcie, oczywiście lepiej posiedzieć trochę i poandrzejkować, póki jeszcze można. Natomiast mówię, nie każdy ma ochotę na jakiś mocniejszy alkohol czy imprezę. Zresztą nawet nie za bardzo jest, gdzie pójść na tę imprezę, także robię taką króciutką sesję. Pytanie, odpowiedź. W zasadzie są, będą dwa problemy poruszone. Czy warto się odwoływać od terminowego prawa jazdy, które dostałeś po jeździe za alkohol? Oczywiście badanie było w WOMP-ie. Drugi problem będzie dotyczył badań na broń, szczególnie jeżeli pomimo COVID-a w jakiś sposób nie dostarczyłeś tych badań do komendy policji, prawda? I zacznę od zapytania pierwszego. Panie doktorze, proszę o radę. Dostałem orzeczenie lekarskie z datą następnego badania za 5 lat, kategoria B czy jest sens odwoływać się od tej decyzji, czy dać sobie spokój. Decyzja ta była podjęta na podstawie tego, już miałem operację laparoskopowego usunięcia przepukliny międzykręgowej L4S5. Oczywiście badania były jak u noworodka, trochę podwyższony cholesterol. Zależało mi na orzeczeniu bezterminowym, bo prawko mam bezterminowe. Czy jak... Jak mi oddadzą po pięciu latach, to iść do swojego lekarza uprawnionego do badań kryjowców i czy wyda mi bezterminowo. I jakie, jakie pan ma na ten temat zdanie, bo termin odwołania mija już za parę dni. Serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Powiem tak, nie znam przypadku, żeby odwołanie które ktoś tam zrobił od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, badania kierowców za alkohol, żeby coś tam więcej ugrał, prawda? Żeby nagle sprawka pięcioletniego, y, zrobili mu prawko, nie wiem, piętnastoletnie, czy, czy, czy prawko bezterminowe. Mówię oczywiście o badaniu odwoławczym. Zdaj sobie sprawę, że za takie badanie odwoławcze musisz zapłacić i kosztuje ono znacznie więcej niż badanie u twojego lekarza uprawnionego do badań kierowców, których, którego masz za rogiem. Taka przeciętna cena jest w tej chwili 200 zł. Cena chyba jest jeszcze urzędowa, ale może być, że tam ktoś jakieś tam zniżki ci zrobi i po prostu szkoda fatygi, lepiej wziąć co dali, prawda, prawko odzyskane, oczekać tam pół roku, rok czy tam ileś i pójść do tego lekarza uprawnionego, pogadać z nim jakoś tak, być może masz jakieś papiery, że twój stan zdrowia się polepszył, że jakaś tam rehabilitacja czy cokolwiek tam by nie było ci pomogło, To tak jak w przypadku tego gościa, to sprawy kręgosłupowe, no i spróbować odzyskać prawko, prawda. Odwołania to jest Mitręga, odwołanie od WOMP-u to jest instytut, prawda. Jedziesz do drugiego miasta, a żeby się tam przejechać do drugiego miasta pod tytułem Łódź czy, czy Warszawa, czy jakikolwiek inny instytut, to no rzadko jest tak, że ktoś tam mieszka akurat nie w tym mieście, a poza tym w czasie covid widać przebadanie tam normalne, to jest graniczy z cudem. Także mówię, straciłeś prawko, ale odzyskujesz po badaniu WOMP nawet na dwa miesiące, na trzy, na cztery, nie, nie, nie leziesz do tego WOMP-u jak cielak, prawda, żeby ci jeszcze raz tam przyłupali, tylko szukasz jakiegoś tam lekarza, który ma trochę inne spojrzenie na świat. No W ostateczności możesz przyjechać do Wrocławia, chociaż no mówię, no miałem ludzi z Przemyśla, miałem z Białego Stoku, miałem ze Szczecina, to pewnie pewnie jakieś inne miejscowości też wchodzą w rachubę czy to opłaca się odzyskanie prawka bezterminowo, czy nie, no to już sam sobie musisz skalkulować. Jeżeli ktoś chce ze mną dzisiaj pogadać, to jest taki numer telefonu, nowy numer telefonu, można do mnie albo zadzwonić, albo ja odzwonię. Najlepiej dać sms że chcesz ze mną pogadać, ja odzwaniam i Także mam taki abonament, że można sobie dzwonić, przynajmniej po Polsce, gdzie się chce i za ile się chce, prawda? Znaczy jak długo się chce. 513-336-935, ale to jest tylko numer na hangouty telefoniczne. Nie odbieram tego telefonu o jakichś innych porach, prawda? Telefon w czasie hangoutu i sobie możemy pogadać. Zobaczymy, co na czacie. 6XXXX, nie wiem, czy to znaczy skrót od 5X i, i, i 3X, prawda? Tu jest tylko X6. Witam, panie Dariuszu. Czy słyszał i czytał pan moją sprawę? Sąd łagodny dla kierowcy starosty zaostrza sprawę, xxx, jak chcesz pogadać, to napisz dokładnie, o co ci tam chodzi, prawda? Dwa zdania na, na czacie, tak żebym, żeby tam nie zdradzić jakichś twoich danych osobowych i, i się ustosunkuję, bo po prostu być może czytałem, ale jeżeli mi napisałeś na maila, dostaję dziennie około stu maili i tak Szczerze mówiąc nie zawsze nie zawsze yy, pamiętam o co dokładnie chodziło. Natomiast yy, opowiem jeszcze inny przypadek, a mianowicie w tej chwili jest listopad, a yy, gość mnie zapytał o ważność orzeczenia do pozwolenia na broń wydanych w lutym 2020 roku. Witam panie doktorze. Proszę o pana opinie w tytułowym temacie, bo WSA, czyli to jest Wydział Spraw Administracyjnych Policji nie chce mi uznać orzeczeń uzyskanych twierdzą, że do nowych wniosków wymagane są aktualne orzeczenia, czyli takie niewydane dalej niż 3 miesiące od dzisiaj. Prawda? Cały czas mówimy tutaj o pozwoleniu na broń. I byłbym wdzięczny za pomoc. W przypadku, gdy zgadza się Pan z powyższym, czy, czyli że SPEC ustawa również uwzględnia orzeczenia wydane w 2020 roku, proszę o sugestię, jak mam udowodnić w, y, Wydziałowi Spraw Administracyjnych, że orzeczenia są aktualne. Niestety, czasowo i kosztowo byłoby to trudne z mojej strony. Starać się o ponowne orzeczenia, wprowadzenie stanu epidemii nie pozwoliło mi o złożenie wniosku o pozwolenie na broń. Mój klub sportowy uzyskał licencję klubową dopiero we wrześniu. Pozdrawiam. I niestety z policją nikt nie wygrał. Przekonały się tutaj, czy przekonają się niedługo chyba panie ze strajku kobiet. I zapamiętaj raz na zawsze, niestety orzeczenia lekarskie i psychologiczne do pozwolenia na broń są ważne tylko trzy miesiące, prawda? Mówi tam jakieś tam punkty ich ustawy. Konkretnie to jest dziennik ustaw 2020.1842 i masz taki artykuł 31. Mówimy tutaj znaczy pan tutaj mówił o przedłużeniu w ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych, prawda, czyli pan pomylił ustawę medycyny pracy dotyczącą medycyny pracy z ustawą dotyczącą badań na broń. I no niestety nie ma to zastosowania do badań na broń. Medycyna pracy to jest medycyna pracy broń, to jest broń, prawda, i smutna sprawa, ale po prostu albo trzeba zrobić drugi raz, albo dogadać się, żeby zrobić to trochę taniej, prawda, jako powtórne badanie i tyle. Jackson, są już soczewki dla daltonistów z lekkim zaburzeniem rozpoznawania kolorów, prawda. z lekkim być może być może dzwoniono, ale coś tutaj nie widzę, żeby ktokolwiek jakikolwiek telefon był. No nieważne. Nieważne, nie widzę tutaj odebranego w odebranych tych. Jeżeli mówię ktoś chce do mnie tego to, to, to, to proszę proszę SMS-a. Jeżeli chodzi o te soczewki dla daltonistów to one nie są uznawane przez okulistów do badań kierowców. Ja badałem jedną czy dwie osoby w tych soczewkach i owszem on zaczyna widzieć kolory podstawowe, a przestaje widzieć inne kolory i tu jest taki problem. Także nie jest to uzna Fane, Klepa, yy, dobry wieczór, mam pytanie niekoniecznie ściśle związane z medycyną pracy, jestem psychologiem i czy jest sens zrobić psychologię transportu i założyć firmę i swoje badania, prawda? Hmm. Dobre pytanie. Yy, tutaj Klepa po prostu... Yy musisz sobie zadać pytanie, w jaki sposób będziesz zdobywał potem klientelę, prawda? Bo to, że oferujesz usługi psychologii, czy będziesz oferował usługi psychologii transportu, to nie oznacza, że kierowcy czy inne grupy jakieś zawodowe, które przyzwyczajone są do jakichś swoich psychologów, nagle trafią do twojej firmy, czyli powiedzmy ma to sens pod warunkiem, że potem weźmiesz się za jakiś marketing dosyć solidny i będziesz starał się o klientelę, prawda? Ale na pewno warto by wejść w współpracę z jakimś lekarzem, Medycyny Pracy, bo jeżeli kierowca przychodzi, to on od razu chce załatwić sprawę kompleksowo, prawda? Czyli jak przychodzi, to chciałby przy okazji zrobić badania lekarskie i badania psychologiczne. Poza tym jest druga strona medalu, że jak współpracujesz z takim lekarzem, to bardzo często w zakresie badania i jego badania lekarskiego jest psycholog. Czyli on ci może tutaj klepa podesłać, tak to nazwijmy żargonowo swoich pacjentów i odwrotnie. Ty lekarzowi rozwiązujesz problem, bo jesteś pod ręką. No ale znowu, jak do ciebie przyjdą klienci, którzy kwalifikują się do lekarza, to też też ich podsyłasz. No i robi się takie kółeczko, prawda, podsyłanie jeden drugiemu. I wydaje mi się, że to ma sens. Zanim moja firma się tam rozkręciła, to potrzebowałem kilka lat dosyć intensywnej, intensywnego wejścia marketingowego, prawda. Zacząłem gdzieś, żeby nie skłamać, w 2000 roku, jak zrobiłem specjalizację z medycyny pracy i gdzieś dopiero w 2006, z 5 na szósty, przyszedł mi pomysł połączenia się z psychologią transportu. I gdzieś jakieś 2-3 lata, zanim się dotarłem ze swoimi psychologami i gdzieś dopiero w 2010 dobrałem taką ekipę sensowną, którzy mniej więcej robią tak jak ja chcę i odwrotnie, prawda. Natomiast no, żadnemu z tych psychologów nie wyszedł biznes prywatny, samodzielny, prawda. Także jeżeli potraktuję sprawę poważnie, to uważam, że warto zacząć, oczywiście jeżeli masz parę groszy, Warto zrobić psychologię transportu, ponieważ mówię, być, być może na jakąś psychoterapię ktoś się do siebie zgłosi, ale tutaj on się musi zgłosić z powodów administracyjnych, czyli chce czy nie chce, musi się czasami kierowca, przynajmniej zawodowy, przebadać. I druga sprawa jest jeszcze taka, że Weź pod uwagę, że lada moment wchodzi nowe rozporządzenie dotyczące badań pracowników i badania, w tym psychologiczne, są. Będą bardzo okrojone, prawda? Jak będą bardzo okrojone, to będziesz trochę miał roboty, czyli, czyli licz się z tym, że no będziesz musiał walczyć o rynek, prawda? Lowe, Loksenix, czy uważa pan, że norma wzroku dla kierowców amatorów 0,5 jest za niska? Czy ja wiem, myśleli nad tym mądrzy ludzie, wymyślili, nie będę tam dyskutował, czy jest za niska, czy za wysoka. Natomiast w tej chwili już może jeździć prawie, że ślepy, głuchy, kulawy, prawda, z padaczką, z cukrzycą. Tyle, że kategorie B prawo jazdy trzeba po prostu, jeżeli ktoś pracuje, trzeba traktować trochę w sposób socjalny, prawda, czyli no nie ma już czasów, kiedy z jednego końca miasta jeździ się autobusem, czy tramwajem, czy tam rowerem, tylko z reguły trzeba dojechać samochodem, prawda? I, i jeżeli ktoś jest niemobilny, to małą szansę ma na to, że zdobędzie dobrą pracę. Tutaj XXXX wysłałeś mi Sąd Łagodny dla kierowcy, Starosta za sankcje. Nawet jeżeli sąd odbiera prowadzącemu prawo jazdy tylko jednej kategorii, starosta rozszerza zakres na wszystkie orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych są sprzeczne. No, no to jest problem prawny tutaj. Nie będę się spierał, kto ma, kto ma rację, prawda? Tutaj nawet odesłanie, jest jakieś do Trybunału Konstytucyjnego, czyli tak, um, e, straciłem B, a zawodowo pracowałem C, C, do E, prawda? Musiałbym się po prostu prze, przeczytać. Przeczytać cały ten artykuł. On jest troszeczkę za długi, tutaj jest tak: skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Taki przypadek spotkał jednego z kierowców, wobec którego sąd zastosował zakaz prowadzenia pojazdów w kategorii B z wyłączeniem pozostałych. Wyrok uwzględniał sytuację zawodową, umożliwiał mu dalsze wykonywanie zawodu. Jednak mężczyzna chciał otrzymać duplikat dokumentu. Sąd odmówił mu wydania. Jego decyzję otrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, następnie Wojewódzki Naczelny Sąd Administracyjny. W rezultacie mężczyzna nie mogąc wykonywać zawodu został przeniesiony na gorzej płatne stanowisko. Postanowił wnieść skargę do Konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. A tu, Tutaj mówię być może ten Trybunał się wypowie. Natomiast, natomiast nie potrafię powiedzieć. To są sprawy raczej dla prawników. Tutaj mniej zależy, mniej ważna jest sprawiedliwość, czy wyrok sądu, a więcej jakieś tam indywidualne interpretacje. Także nie, nie będę się upierał, że jest tak, siak, czy owak. prawda? Nie potrafię tego, tego, tego, tak od razu opowiedzieć, nie mam w tej chwili zdania na ten, na ten temat, prawda. Według mnie wydawałoby się logiczne, sąd daje wyrok, powinni się wszyscy dostosować, a jest jak jest, prawda. Mm -hmm. Loksenix. Widziałem ostatnio w rozporządzeniu, że chyba koparki już norma roku podskoczyła, a kiedyś niedawno była niższa. Może się pan do tego odnieść. No, ktoś kto jeździ koparką może spowodować trochę więcej szkody niż ktoś kto jeździ jakimś tam maticem, prawda? Czyli koparka to jest mimo wszystko ciężki sprzęt i można zrobić komuś krzywdę, prawda? Natomiast no, samochód osobowy też można zrobić krzywdę, ale koparką się raczej do pracy nie jeździ, prawda? Koparką się jeździ, kop, koparką się jeździ w czasie pracy i niestety normy zdrowotne, jeżeli chodzi o pracowników, to są troszeczkę bardziej zaostrzone, prawda? Czyli kierowca kategorii B, amator, nie musi w ogóle robić żadnych psychotestów, raczej. Natomiast ten sam kierowca pojazdu służbowego, który nawet jeździ pół godziny na tydzień, ale służbowym samochodem już niestety musi jeździć. No i taka to jest Sprawiedliwość, prawda? Dobra, kochani, dzięki serdeczne. Przyszedł koniec miesiąca. Dokonałem takiego małego rozliczenia finansowo-zbiorczego w mojej firmie i okazało się, że na koniec listopada miałem już tylu pacjentów, co przez cały zeszły rok, prawda? Czyli pomimo COVID-a, pomimo porąbanej sytuacji w, w kwietniu i w maju i połowie marca, jakoś ta moja firma funkcjonuje. Czyli i, i oczywiście wysiłkiem całego personelu, jest to też wiele lat ciężkiej pracy i tutaj jak kolega Klepa się, powiedzmy, pyta mnie dalej o, o, o, tego, o tą psychologię transportu, to muszę powiedzieć, że jeżeli firma dana już jest na rynku wiele lat i jest zaplecze, to no to wszystko idzie dobrze, prawda? Kod 106 w prawie jazdy, prawda? Kod 106 prawo jazdy to jest tam jakieś dostosowanie chyba pojazdu. Tak, słucham. Halo, halo? O, momencik. Halo? Halo? Słyszy mnie pan? Tak, tak, słyszę. I ja mam. No to... Dwa zdania powiem tak krótko na temat. O co no, ja... no, ja. Ja bym tak króciutko to. Chciałbym się dowiedzieć, byłem tam. Chciałbym się dostać na tego kwalifikowanego pracownika ochrony, tylko. Tak. zdarzenie, że psycholog mnie nie przepuścił do Wątłu. Ja nie się do wąpu, nie, nie pojechałem. W z zabrini, akomoduje brina tutaj. Chciałbym zapytać, jakim kierunkiem muszę to dokładnie to spróbować. no, na tego, w jaki kierunku te A może, może. Pan bo nie tak, tam już, yy, bo tam już z bankiem, nie mamy papieru, że nie dojechałem, nie przyjechałem. Aha, aha. No, no. A niech pan powie, jak pan sądzi, dlaczego pan nie przeszedł tych badań? No nie wiem, psycholog mnie nie przepuścił, nie wiem, kurde, chyba na tych testach Co psycholog, jak psycholog to uzasadnił, że pana nie przepuścił, że co, że pan testów nie rozwiązał, czy jest pan... No jakiś... wieś, tych testów, powiedział mi, że za mało punktów zdobyłem. Wie pan, no... Bo tam jakich było, że 60 punktów miałem zdobyć i gdzieś 60 tych punktów nie zdobyłem. Mhm, mm mhm, mm mhm. No, i Panie stąd moje pytanie... Co, y może inaczej. Podchodzić pan sobie może nawet jutro, prawda? Bo i to gdzie, chce, gdzie pan chce, u kogo pan chce, tylko jest inny problem techniczny, że polic do policji ten psycholog wysłał, powiadomił policję, że pan dostał negatywne orzeczenie, prawda? Ile no. latek? Tak mniej więcej. No 41. 41. Jaką pan szkołę skończył? No pod stroną. Mm -hmm, mm -hmm. Pracowałem wcześniej jako w ochronie. Tam trzy lata przepracowałem. Mm -hmm. Potem mnie zwolnili. Ta redukcja ta trochę jakaś tam była nie. Służbę wojskową pan odbył? Tak. Mm -hmm. Dobrze. No? I oni powiadamiają policję, i w policji no? wiedzą o pana negatywnym orzeczeniu. Natomiast, mhm. jeżeli się pan będzie starał jeszcze raz, to no zakładam, że idzie pan do innego województwa i, i, i pan przechodzi te badania, prawda? No, żeby, no. czy do innego psychologa, to na, w tej komendzie policji cały czas jest ten negatywny wynik i oni w mhm. celu wyjaśnienia skierują pana do WOMP-u. I jeżeli pan przejdzie w tym WOMP-ie, no to wszystko w porządku, prawda? No gorzej, jak pan nie przejdzie, to... No i no. jedyna pociecha jest taka, że odwołanie, jeżeli policja zgłasza, jest za darmo, prawda? Je, no. Jeżeli to pan by się odwoływał, no to, to pan płaci. Także no, no, jeżeli pan uważa, że pan mimo wszystko przejdzie w tym WOMP-ie, no bo... bo, bo Pan już, jakby to powiedzieć, te testy już rozwiązywał, prawda? Czyli wie pan, jak one... No, Rozwiązywałem, ale mi nie poszło, kurczę, nać tego. No i no, Nie szykowałem się na to, że to takie będzie, kurczę, tego, no. No wie pan to, tak jak panu powiedzieć, no... Z jakiegoś powodu pan nie zdał, prawda? Czyli tak podejść na tata wariata, no to... Bo mówię, to, że jak pan oblał, to już policja po prostu wie i... Będzie tak, że po prostu jeszcze raz Pana oni skierują do womp -u. Czyli jak się Czyli pan... w, te, ta komenda, która to najbliższa, nie, jest Lublina, tylko to, co ja jestem... W tym momencie, tak? Czy to komenda wojewódzka w Lublinie ona będzie kierować? No czy to, jest... to jest Wydział Spraw Administracyjnych, prawda? Aha, w Lublinie, tak. Uhum, no. Czyli to, to nie jest komenda tam, tam gdzieś u pana na powiatowa no. jakaś, czy coś, tylko to jest no, no. ta, co zbiera z całego województwa. No, we Wrocławiu zbiera no, jeszcze. Czyli, z... czyli w Lub... Lublinie tak. to zbiera też jedna, prawda? No. Czy, czy, czy, czyli o... po prostu... No po prostu oni pana wyślą, no i tyle. No. No. I jak pan nie przejdzie, nie przejdzie tych testów, to, to, to pan nie przejdzie, prawda? No. to, to, no. to, to, to już, bo, bo tam, o ile pamiętam, to w, w Lublinie to na Narutowicza jest, tak? Czy gdzie to jest? Nie, już teraz gdzieś się zmieniło się, kurde, gdzieś się zmieniło, tylko ja już nie pamiętam, miałem tutaj gdzieś zapisane, tylko kobiety, tam było mm. szukać tej kartki, gdzie ja to miałem na. No nie ważne. no mówię panu jedno, do. mają wiedzę, że pan nie zdał i do. żeby wyjaśnić, to oni skierują pana do tego WOMP-u. Tak, mm. gdzie pan nie poszedł, prawda? Jeżeli się pan nie przygotuje, do. to pan nie przejdzie, no. No nie przejdę. Pan, no jeżeli pan jest, tak no, zakładam, słaby w tych rachunkach, słaby w tych obrazkach, no to pan nie przejdzie. No. No. A no. zapewniam pana, że jak pana już nie dopuścili, to tam na pewno panu wysmarowali dość zdrowo, co pan tam nie umiał i tyle, no. no. Bo jak się puszcza, to jak się kogoś daje negatywne, to z reguły się tak już przygotowuje papiery, że one są pięć razy lepsze niż te pozytywne, prawda? No. No bo od pozytywnych to się nikt nie będzie odwoływał, a od negatywnych się no. ludzie odwołują, czyli ten psycholog przypuszczam, że pana, pana te jakieś tam problemy, które pan miał na tych testach dokładnie opisał, no. I, no i zobaczy to następny psycholog, no i no sobie porówna, prawda, no ale trochę się oprze na starych papierach, trochę się oprze na nowych no. papierach i tyle. Mówi, jak się pan nie przygotuje, to na tata wariata to, to po prostu szkoda czasu. No. No i tyle mam do powiedzenia. Chyba, że, ja żeby, że pan czegoś nie rozumie, jeszcze to chętnie odpowiem. No nie, to, nie, nie wiem, chyba to mi pozostaje, <śmuchy> jakby to powiedzieć, nie znałem tego, to znalazłem sobie pracę, no i trzeba ciągnąć to prace, tak takie, Tak pan mówił, kurde, nie trzeba się pchać na tego, na chama, bo. No nie, tak nie, nie, jak nie, kiedyś nie, słyszałem Pan, znaczy, mówił, mówił... No, raczej Raczej pana nie puszczą, no bo. No. To z reguły, jakby to panu powiedzieć, no czy jeden policjant na drugiego policjanta coś tam złego powiedział, no, no raczej nie, prawda, no czy jeden psycholog powie coś złego na drugiego policjanta, no, przepraszam, na drugiego psychologa, no też nie, prawda, uh -huh. może się znają nawet, no. no nie wiem. No nie potrafię panu powiedzieć, no, no musiał pan być po prostu słabiutki, no tak, tak uczciwie powiem. Słabo było. No poszedł pan na tata wariata, no. Także... No to dobre. po prostu chciałem, to, chciałem dalej pracować w ochronie, kurczę. Chciałem to dalej ciągnąć. Jako zwykły już nie było tam w tej firmie, w której pracowałem, nie, nie było miejsca. To poszłem, chciałem dalej, kurde. Po, po. Praca była spoko tego tylko. Chciałem ja dalej to ciągnąć tego. Ale no mówię, nie udało jedyna się. jest droga, żeby się pan przygotował, ale mówię, jeżeli pan jest słaby w rachunkach, słaby w tych obrazkach, to się pan nie przygotuje. No, mhm. bo, bo, bo to nie jest jeden test na całą Polskę, tylko to są różne testy, prawda? Z, no ja właśnie, zauważyłem, że to jest. A na odwołaniach z reguły te dają testy. inne testy niż na, za pierwszym razem, prawda? Mhm. No może pan sobie znalazł takiego psychologa, że, że wszystkich uwala, prawda? Też jest tak, że no nie ulasz nie wiem, kurwa, pan pan tak. tam, nie, to... tam, gdzie wszędzie uwalają, a nie a nie a nie do no tego taka... kurde, tak jak Muszę poradził, to porażuje Gdzie się fajnie zdaje, prawda? No bo no. człowiek jak człowiek, prawda? Jeden ochroniarz taki, drugi taki, prawda? Jeden listonosz taki, drugi taki, prawda? Jeden tak. tylko panu awizo wrzuci, tylko i nie będzie tego, a drugi przyjdzie, pogada, jeszcze list da, polecony, prawda? No. no sam pan wie, nie no nie. są ludzie i ludziska. Tutaj Tak. Tutaj po prostu... No miał pan pecha, no. Nie miałem pecha. Dobra, coś jeszcze chce pan Bredni. wiedzieć? Czy, czy, czy, czy, czy... Chyba tyle wszystko. Czemu nie na nie... żejkach, pan, kurde? Nie, nie, żejki, tam kurde, Andrzejki. Chociaż nie ma gdzie pójść teraz, tak... Zawsze z żoną chodziliśmy... A... Nie, tam by coś by tam, coś by się tamtego zdobało. Czyli za każdy razem jak pójdę coś tam, spróbuję z pół latem zdawać... No przy się przynajmniej, oddawać, tak? przynajmniej tak jest we Wrocławiu, że powiedzmy, przyjeżdża do mnie i on ukrył, że miał mhm. negatywne, no bo jest taki, mhm. prawda, wziął, ukrył i, i, i przecież ja mu tam, nazwijmy to, no. nie, nie będę w dowód patrzał, prawda czy w papiery. To, co mi powie, to, to tak uznaję, że, że mówi prawdę. No, no i, i, i w tym momencie nagle przychodzi mi tam za dwa tygodnie, że odesłać papiery do tego wojewódzkiego, prawda? No i to jest i na broni na ten. Biorą, gościa sprawdzają tam. Czasem no. przechodzą, czasem nie przechodzą, prawda? Te. Ale to zależy na kogo się trafi. Zależy na kogo się trafi, prawda? tak. Łatwo się tu gada no. przez telefon, dobre rady daje, ale, ale to jest, no, no sam pan wie, że jakaś lepsza robota by była, gdyby pan był kwalifikowanym, prawda? No. Przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje, prawda? Dobra. Jaka pogoda w Lublinie, tak z ciekawości? No ja nie, ja bym do Lublina, może powiedzieć, że jakieś 90 kurczę tego, nie, ja. Bliżej z pan... Zamościa. Ale... Bliżej z Zamościa uh -huh, uh -huh. No, to jest ponad. Kurde, jakby to panu powiedzieć, powiat gielgorański, kurczę. Kurde, bardziej... kurczę, to... Szczona Wschodnia, kurczę. Do Zamościa, 50 tutaj całe. No. A, ale... Ale, ale, gdzie, trochę. ale, ale gdzie, gdzie pan tam? Tam bliżej Frampola, czy... czy... Tak, tak, bliżej Frampola, tak. Że pan się orientuje. A bo miałem znajomego z, ze studiów w Szczebrzeszynie mieszkał kiedyś. O, znaczy, już nie mieszkał, ale, ale, ale tak. Ale Biłgoraj też raz byłem, to też mile, mile wspominał, ma... prawda? Szpital tam był kiedyś. Szpital tam był kiedyś. Yy, no, był tam taki szpital powiatowy, prawda? Ale czy jeszcze jest? To... Jest, jest, tylko jest nowy szpital postawiony tam, gdzie kiedyś był. To Aha. było podzielone na dwa... kiedyś. Tamten był przy ZUSie tam bardziej. O to właśnie teraz starostwo jest tam, tam teraz przy tym ZUSie jest starostwo zrobione. Tam przy Kościuszki? Tak, starostwo. A, a Rozbudowali z... to i starostwo zrobili. A, a ZUS gdzie? Dorzucili do, do, do można powiedzieć, do jedno piętro i starostwo zrobili. A ZUS gdzie i... dali? No ZUS dwa można powiedzieć. Ja w jednym ZUSie pracuję teraz już, ten pan robotę tam w jednym ZUSie. Aha, aha, aha. No jest tutaj przy Kuściuszki i jest tam na, na, dróg, na w drugim miejscu też tam mhm. rozbudowali, przyjęli budynek taki drugi i rozbudowali to i właśnie ja tam pracuję w tym ZUSie. No to miło, że ten pan drugi. zadzwonił. No. Chciałbym coś panu pomóc, ale kurde, no. No tak, bo tam do tego akurat, że trafi, tra, trafiłem na pana czat i tak myślę, z tego telefon, się pokażemy się, zadzwonię, zapytam się. Akurat nie byłem rozłączony. Pan tu takie ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy pan tu opowiadał z tego, A że... to tak, wie pan, żeby to panu powiedzieć, no. Znaczy... Dużo ciekawe, ciekawe rzeczy się można dowiedzieć. No mówię, szkoda, że pan jakoś tam się wcześniej nie odezwał, to może byłoby się i do Wrocławia opłacało wcześniej przyjechać. No, Dalej to no, trochę, ale to, ale to przed. Bo, bo no teraz nie teraz, teraz, teraz to jest to, to choroba, to kurczę. Teraz to ja jest na musztarda po obiedzie, kurde. No i tak. drugich się boję to no, kurczę. No, ja też się boję, prawda? Ale jakoś no, na razie nie zachorowałem, ale, ale. No nie tam tutaj w ZUSie, kurde, była ta choroba i nawet przyjeżdżali, ozonowanie to robili, tak więc. Ci urzędnicy to uciekają, kurde, człowieka zobaczą to. A w wojsku, gdzie w wojsku gdzie pan był? W wojsku gdzie pan był? Gdzie byłem w wojsku? No. Byłem w Grudziądzu i w Lublinie. Ale to prawo jazdy pan tam w grupie robił w Grudziądzu? Nie, nie robiłem w grupie w Grudziądzu prawo jazdów, bo to robili, tam robią na ciężarówki. A na ciężarówki? A ja poszedłem jako, ja jako kucharz tam do, do Grudziądza. Aha, aha, aha. Ale w grupie byłem, byłem w grupie, tej, byłem w grupie tej, kurczę, w tej jednostce, byłem nawet. To stare byłem, dobre czasy. Byłem kilka razy. Mm. Dobra, to nic, to no? miło, miło mi się z panem gadało, bo już tak też powoli bym no? kończył, ale dobrze, że pan zadzwonił, no? bo, bo tak czasami łatwiej to wyjaśnić, jak się rozmawia, prawda, mhm. niż, niż tak jak się tam pisze na tym czacie, prawda, no bo to człowiek pisze... A. No mówię, nie chce panu, tak tego małe szanse ma pan, kurde, no, no nie będę pana oszukiwał, no. że jak, jak już raz się dostanie, to jest tak zwana poprawka, prawda, czyli jak tak. pan miał czyste konto, to jedzie pan do Wrocławia, jakby to powiedzieć, robi pan tam lepiej czy gorzej mhm. i pan przechodzi, prawda, ale jak już jest poprawka po kimś, no to są już papiery, które, no pana... Jak, jak, w jakiś sposób pana zdyskwalifikowały, prawda? No, a jak już raz zdyskwalifikowały, no to, no to drugi się będzie interesował, no dlaczego zdyskwalifikowały, prawda? Czyli psycholog musi obejrzeć stare papiery, no i zrobić jakieś nowe, prawda? A łatwiej jest, mhm. tak jak w tym sądzie, prawda, dopierdolić, że po co mam się wysilać, jak już jeden zrobił robotę, negatywnie dał, to a żeby obalić negatywne, to, to, to to trzeba po prostu. To się nawet. nawet, trzeba się... to nawet to chyba to nic nie pomoże, że jakbym ja do drugiego województwa, coś spróbował. Tak bo, się... bo, bo to. Bo to w, w, od tego się będzie policja odwoływać. Aha, w Ludzie, no. Nie, prawda? No bo, bo, bo. oni zostali powiadomieni przez tego psychologa, no. prawda? No i papier Te. leży w pana teczce tam gdzieś. Te. Papier leży, prawda? Te. No i Te. jak się pan tam pojawi, to, to pierwsze to wygrzebią pana stary papier, No. no. No, jak wygrzebią stary papier, no to pytanie jest, no, a to Cwaniak, prawda, poszedł tam, nie wiem, poszedł do Przemyskiego, prawda, czy tam, gdzie tam, do, do jakiegoś tam innego, do Przemyśla, czy gdzieś tam, prawda, czy, czy, czy, czy do Niska, czy gdzie tam pan, gdzie tam, pan by, gdzie tam najbliższe jakieś badania są, prawda, no i czy do Leżajska, prawda, no i, mhm. i, i myśli, że nas tutaj wykiwa, prawda. Tak. No. No dobra, dobra. To miło no. mi się z panem naprawdę rozmawiało. Kurczę, no. No dobra, jakby coś tam pan jeszcze chciał wiedzieć, to wtedy już wysłać mi na maila i... No dobra, dziękuję za informację. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. No, do, mnie, do tak. dobranoc. Dobranoc. No, także tu powtarzam jeszcze raz, jeżeli uwaliłeś pierwsze badania na broń czy na ochronę, to masz małe szanse, że że wykiwasz system, że pójdziesz do drugiego lekarza, czy do drugiego psychologa, no raczej się przygotować do tych pierwszych, prawda? Tutaj Konrad na czacie, skoro już jest, przy tym jesteśmy, to jak zapomnieli mi w prawku wpisać jazdę w okularach, to jak będzie wyglądała sprawa, gdy wejdzie możliwość jazdy bez dokumentów? Czy w systemie będą to mieć? Raczej będą mieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. O ile, o ile pamiętam, tam jest chyba 500 zł kary, prawda? Ale mam nadzieję, że no po prostu trzeba poprawić i tyle. Yy, Antrax, cześć, Darek, czy wiesz, że za dwa dni wchodzi nowe rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań pracowniczych, bardzo dużo zmian i likwidacja wszelkich specjalistów? No wiem, to już projekt podobny tego, rozporząd tego rozporządzenia, to już powstał chyba z 10 lat temu, jeszcze za Platfusa. No i teraz przy okazji Covida, nowa władza tam to wprowadza. Według mnie to będzie trochę lepiej, ale jak tak naprawdę będzie, to dopiero zobaczymy, prawda? Czy mogę? Czy mogę liczyć na Pana opinię w sprawie kodu 106 w prawie jazdy, prawda? No, kod 106 to jest taki yy, taki dziwny kod, zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, c d 1 lub D prawa jazdy Szczerze mówiąc, to, to nie widziałem jeszcze osoby z takim kodem, prawda? Czy, czyli bardziej to może być właśnie jak te sądy orzekają, że możesz jeździć, masz zakaz jeżdżenia yy, z samochodem osobowym, a jedynie zostaje ci ten, zostaje ci jeżdżenie ciężarówką, czy tam jakimś innym zawodowym, prawda, no i tyle. Ale mówię, tak jak tutaj, że tak powiem, sądy swoje, starostwo swoje. Sokół wędrowny trochę nie na temat. Dla kierowców autobusów aktualnie podczas umowy kwalifikacyjnej trzeba się poddać testom na obecność narkotyków. Znaczy to będzie bardziej w MPK jakimś, bo problem był chyba z, z tymi dwoma wypadkami w Warszawie pod rząd. I niestety tam chyba czy raz, czy dwa, któryś z kierowców był pod wpływem tych narkotyków, no i tyle. I dlatego nie wiem na ile to jest prawnie, Ma umocowanie prawne, bo tylko chyba lekarze mogą zlecać badania na obecność narkotyków. Nie wiem, czy sobie może tak zlecić zwykły pracodawca. Jest teraz jakieś tam RODO, ale jeżeli tak soku mówisz, że jest, to widocznie jest, prawda? Mostek, czy jak mam kardiopatię przerostową, to może, to mogę robić kurs na detektywa? Czy ja wiem, no musisz sobie zadać, Mostek 11, pytanie takie, czy Jesteś na tyle wydolny, że tak jak detektyw, prawda, no czasami trzeba, nie tylko jedziesz samochodem tam yy, za jakimś tam gościem, który jedzie z panią zdradzając swoją żonę, prawda, bo wtedy dajesz mu dajesz mu tam jakiś, nie wiem, tam GPS pod samochód i go, i go namierzysz, prawda, tylko czasami trzeba za gościem też pójść na piechotę, prawda. Nie sądzę, żeby ci lekarz tam robił jakieś problemy z, tym, z tą kardiomiopatią, tylko zadaj sobie pytanie, czy, ale tak uczciwie sobie musisz zadać pytanie, czy będziesz mógł wykonywać ten zawód, prawda? Szczególnie, jeżeli będzie się to wiązało z jakimiś śledzeniem, że tak powiem, osób pieszych, prawda? mm Cześć, planuję zrobić prawko na kategorię CE. Czy mogą zabrać mi prawko kategorii B, jeżeli nie znam psychotestów na CE? Co jeżeli wynik był negatywny po roku czasu, można je powtórzyć? Nie sądzę, żeby, żeby zabrali prawo jazdy kategorii B za, za nieprzejście psychotestów dla kierowców zawodowych. Psychotesty dla kierowców zawodowych są trochę bardziej skomplikowane niż psychotesty na kategorię B. Chyba że no, wyjdzie na tych psychotestach rzeczywiście, że jesteś jakimś fatalnym osobnikiem i nie nadajesz się do żadnego prawa jazdy, prawda. Co mam nadzieję, nie ma miejsca. Konrad, jak byłem na badaniach na C prawo jazdy, to na badaniach wyszedł mi astygmatyzm, ale bez okularów oczytałem 0,8. Ale babka powiedziała, że i tak musisz, że i tak muszę jeździć w okularach. No i nic, nic na to nie wymyślę. Jeżeli tak babka powiedziała, to tak powiedziała. Prawdopodobnie to była okulistka i po prostu musisz się stosować do zalecenia lekarskiego. Prawda? Dobra. Ewentualnie, Konrad, możesz się odwołać, prawda, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No i niech tam już organ odwoławczy oceni, czy, czy masz nosić te okulary, czy nie masz nosić, prawda? Mostek. Jestem dość sprawny. Pompki, podciąganie w domu, bo lekarz na wf nie pozwala ćwiczyć, ale czuję się na siłach na bycie detektywem, ale moje ostatnie pytanie, czy mógłbym robić kurs ochroniarza, czyli kurs kwalifikowanego pracownika ochrony. Czy ja wiem, jeżeli, jeżeli jesteś wydolny w miarę fizycznie i ta kardiomiopatia nie stanowi jakiegoś zagrożenia zdrowia, to poszedłbym do kardiologa, poprosił o jakąś opinię kardiologiczną, że to schorzenie nie jest przeciwwskazaniem do bycia pracownikiem ochrony i mam nadzieję, że lekarz medycyny pracy to uwzględni. Hmm, czy kiedyś cross czy kiedyś dojdzie do tego że wszystkie nasze choroby i operacje będą w jednej ewidencji kiedyś dojdzie hmm, patrząc na przykład po fakturach to już jest jakiś jeden plik kontrolny prawda jest tylko kwestią czasu aż faktury na przykład będą wystawiane z jakiegoś jednego rządowego systemu prawda hmm, już w tej chwili rząd, czy jakieś takie władze wiedzą, że miałeś wypisaną receptę na to, na siamto, czy na owamto, prawda? Ponieważ recepty wypisuje się poprzez system rządowy, prawda? System taki gof.pl Ministerstwa Zdrowia, czyli każdą receptę, co Ci ktoś przepisał, jest w tym systemie. Nawet recepta na lek, który jest bez recepty, prawda? I jeżeli ci przepisał, no to nie jest trudno ustalić jaką masz chorobę, prawda? Jeżeli bierzesz tam leki na sercowe czy jakieś inne, czy psychotropowe, no to, to nie jest żaden problem. Myślę, że to jest jakieś kwestia tam kilkunastu, kilkudziesięciu lat, ale raczej szybciej niż później. Kwestia jeszcze wycieków takiego systemu, prawda? Bo o ile tam no z prywatnej przychodni, jak coś wycieknie, to najwyżej kilka tysięcy ludzi czy kilkadziesiąt, no to z systemu państwowego wycieka nagle kilka milionów. Yy... Tym samym podczas badań medycyny pracy nic się nie ukryje. No, tak. no. Taki system stosowany jest na przykład w badaniach marynarzy norweskich. Oczywiście jest tylko trzech lekarzy uprawnionych do badań marynarzy norweskich, ale oni to robią wszystko w norweskim systemie medycyny pracy, prawda? Leniks, super, że pan robi live i niech pan nie przestaje. Nie ma dla pana pytania, na które by pan nie odpowiedział z sensem. Dzięki Leniks za, za komplement, prawda? Chociaż niektóre tutaj, niektóre problemy są trochę bardziej złożone niż się tak wydaje, prawda? Mm. Niech mi pan jeszcze powie, czy na badaniach na prawko odnawiane C wpisać w ankiecie, że miałem operację zatoki około odbytniczej. No to jest, powiem ci, ciekawy problem z tego tytułu, że no jesteś kierowcą, jak jesteś kierowcą, to siedzisz, prawda? Teraz musisz sobie zadać pytanie, czy ta operacja się udała, czy, czy tam nie ma jakiegoś tam zakażenia, prawda, potencjalnego, no raczej bym wpisał, no nie, nie słyszy, ja bym no za, za, za operację przetoki około odbytniczej raczej nie uwalił, prawda, ale kolegę z Lublina, no ktoś uwalił tam jakiś psycholog i to, że jeden lekarz by nie uwalił, to nie oznacza, że drugi nie uwali, prawda. Jeżeli jest wygojone, to, to raczej, raczej bym się nie bał, prawda. Wziął tylko jakiś kwit od chirurga, że jest wszystko cacy i, i tyle, no. Ale mówię. Yy, yy, pytanie jest, jak, jak, jaka jest przyczyna tej yy, przetoki okołoodbytniczej, prawda? Co się stało, że się ta przetoka, że się ta przetoka zrobiła, prawda? Bo yy, prze, przetoki nie robią się, że tak powiem, yy, nie robią się po prostu tak sobie, prawda? I no, jaka ta przetoka jest? Jest to po prostu kanał, który łączy odbytnicę, prawda? Czyli tutaj miejsce, gdzie masz kał, prawda? Ze skórą odbytu, prawda? I pytanie, czy, czy miałeś zapalenie tych gruczołów znajdujących się w ścianie odbytnicy, prawda? Czy, czy, czy to był ropień odbytu? czy, czy czy tam to było jakieś tam pooperacyjne, prawda, czy, czy, czy nie ma raka, prawda, no tfu, tfu, no, raka raczej nie ma, prawda. Także, natomiast licz się z tym, że leczenie takiej przetoki odbytu to jest po prostu bardzo długi proces i naprawdę musisz współpracować ze swoim chirurgiem, ale ważne jest to, żebyś też miał to miejsce czyste, prawda, i pytanie, czy kierowca ma takie warunki, że może to być czyste, czy nie, prawda, no, powiem szczerze, nie wiem, bo, bo chirurgiem nie jestem, a to, torbiel włosowa, prawda, dobra, torbiel włosowa, to torbiel włosowa, to przypuszczam, że wyrąbali i tam nic nie ma, prawda, gorzej, jakby była taka rzeczywiście yy, Włosowa ona jest tutaj tak bardziej tam na środku, prawda, czyli jak ci wyrąbał, mam nadzieję, że niczego więcej nie będzie. Dobra, kochani, sorry za taki późny hangout. Zrobiłem sobie dzisiaj, ponieważ otwarli galerię, to zrobiłem sobie taki cyber cyber weekend, prawda, czy jak to mówią, black, black weekend. Z żoną żeśmy tam kupili parę rzeczy. Było całkiem fajnie, potem żeśmy wsiedli do internetu, też żeśmy coś kupili dla dzieciaka. No Mam nadzieję, że, że to pieruństwo, ten, ten COVID już troszeczkę minie. Życzę każdemu i tobie, jak siedzisz tutaj na czacie, żebyś po prostu nie zachorował. Niestety widziałem parę osób z COVID-em jakoś trafiły do mojej przychodni i jeżeli jesteś odporny, to jest wszystko fajnie, ale jeżeli chorujesz, prawda, to niestety możesz się przekręcić, możesz odejść z tego świata, prawda. Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś ostatnie pytanie, to zapraszam. Jeżeli już oglądasz w powtórce, to skomentuj to poniżej, pod tym wideo, prawda, tutaj masz subskrypcję kanału, obejrzyj jakiś kolejny film. I do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się Chris, kurde. Postaram się spełnić twoją prośbę, czyli proszę o wcześniejsze powiadomienia. No tak, kurde, tylko teraz jak mam małe dziecko, to trochę mnie Limituje to, że po prostu dzieciak raz zasypia o dziewiętnastej, a raz o dwudziestej drugiej. To jest właśnie cały problem, a ktoś się musi nim, nim zająć. Także trzymaj się, cześć, do następnego razu, nie daj się COVIDowi i I bądź zdrów.